Witam. Dzisiaj będę robił cenzurę dla auta ruchomego. Podobnie robi się cenzurę dla twarzy człowieka. Klikam na nowy projekt. Wpisuję tytuł. Klikam w pusty projekt. Wybieram rozmiar. 1280 na 720 jest to plik AD. Klikam OK. Teraz klikam na pusty slajd, aby pojawiła się kanwa. Kanwa jest nam potrzebna, aby umieścić na niej plik wideo. Klikamy w zakładkę. Adnotacja, klikamy ikonkę wideo. Wybiera ten film. Klik. Klikam, otwórz. Automatycznie, klik został załadowany do programu. Najpierw puścimy ten film. Klikam play. Właśnie ten samochód będę cenzurował. Wskaźnik przesunę w odpowiednie miejsce. Na osi czasu szukam ikonkę szybki do zakresu. Ten kawałek jest nam potrzebny, kliknę play, zaznaczam klip na osi czasu, szukam ikonkę staw obszar rozmycia, klikam ok, prostokąt nam się pojawił. Po zmiary możemy jego zmienić. Przesunęł go w odpowiednie miejsce. Wskaźnik będę przesuwał teraz. Klikam na osi czasu. Dodaj usuń klatkę kluczową. Pojawiła się tutaj w tym miejscu. Przesuwam ten prostokąt. To miejsce, wskaźnik też przesuwam. Klikam, aby wstawić nową kartkę kluczową. Zwiększymy rozmiar tego prostokąta. Przesunę prostokąt, przesunę wskaźnik, wstawię klatkę kłuczową, zwiększymy rozmiar prostokąta, I tak wykonuję dalej. Większymy rozmiar. Sama klatka tłuszczowa się pojawiła. Przesunę wskaźnik, a sam koniec zabier klatkę kluczową. I teraz puszimy. Kliknę play. Możemy przechodzić do klatek kluczowych. Są tutaj takie strzałki. Lewo przechodzę. Mogę też wstawić klatkę kluczową, jeśli chcę. Jeśli coś mi nie wypaliło, teraz w prawo przejdę sobie i mogę tak badać, czy dobrze zrobiło. Teraz zrobię eksport. Klikam na zakładkę Export, klikam na video. dźwięk mam wyłączony, to dobrze, nic tutaj nie zmieniam, pozostaję przy MP4, klikam o OK, klikam tak, klikam tak, Wszystko wykonałem dobrze, jeśli coś bym źle wykonał, to zawsze mogę tutaj wrócić, jeśli zapiszę ten klik w formacie dla programu ActivePresenter. To na razie, cześć!